Dawniej gromadzenie kapitału na nowe przedsięwzięcia poprzez zbiórki drobnych kwot nazywano kwestowanie. W epoce internetu niezwykle łatwe i coraz popularniejsze stało się zbieranie niewielkich wpłat elektronicznie od wielu osób. By uzyskać całkiem spore fundusze na dowolny plan, choćby po to, by wysłać zespół folklorystyczny na festiwal w Australii. Nazywamy to Crowdfunding. Crowdfunding to inaczej finansowanie społecznościowe. Pierwszy portal crowdfundingowy artistshare.net Powstał w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku. W Europie tego typu platformy zaczęły powstawać od 2010 roku. Crowdfunding może służyć do gromadzenia środków na dowolny cel, a także wtedy, gdy nowy pomysł na biznes nie znajduje innego sposobu finansowania, np. przez banki, jako nazbyt ryzykowny. Także twórca dzięki ominięciu niewygodnej ścieżki formalnego pozyskiwania środków ma bezpośredni kontakt ze społecznością, która staje się mecenasem wspieranego projektu. W finansowaniu społecznościowym niezbędna jest społeczność składająca się z osób finansujących, które wpłacają drobne kwoty na wybrane przedsięwzięcia i beneficjentów gromadzących pieniądze na określone cele. Platforma internetowa jest pośrednikiem pomiędzy finansującym i beneficjentem. Odgrywa rolę gwaranta transakcji i jest utrzymywana z prowizji, której wysokość jest ustalona w regulaminie. Bank Światowy od 2013 roku zastosował prosty podział crowdfundingu na dwie główne kategorie donacyjny, polegający na bezwrotnym wsparciu drobnymi sumami różnych przedsięwzięć i inwestycyjny, w którym angażując drobne kwoty, inwestor liczy na zysk, choć w razie porażki przedsięwzięcia niewiele traci. Przykładowe platformy o charakterze uniwersalnym to Kickstarter, Polak Potrafi, wspieram to czy odpal projekt. Tu zwykle, gdy nie uda się zebrać potrzebnej kwoty w określonym czasie, następuje zwrot pieniędzy wspierającym. Projekty kulturalne, takie jak wydanie płyty lub książki, finansowanie filmu lub spektaklu teatralnego znajdziemy na platformach Wspieram Kulturę czy Megatotal. W sporcie dobrym przykładem jest platforma fans for club która ułatwia kibicom współfinansowanie, na przykład oprawy meczu. Z serwisu korzystały już takie kluby jak Lech Poznań czy Wisła Kraków. Zbiórki pieniężne na cele dobroczynne oferują portale się pomaga, pomagam, zrzutka i tym podobne, gdzie zwykle zebrane środki trafiają do projektodawców, niezależnie od tego, czy uda się im zbierać całą oczekiwaną kwotę czy też tylko jej część. Finansowanie społecznościowe w czasie pandemii COVID-19 stało się wygodną formą zbierania środków na zakup sprzętu ochronnego dla szpitali, fundowania posiłków dla medyków zaangażowanych w walkę z pandemią, ale też współfinansowanie badań nad szczepionką. Strach jednoczy i czyni, że ludzie są bardziej skłonni do przekazywania tego typu datków. Ale nie tylko w trudnych chwilach warto korzystać z finansowania społecznościowego, bo warto wspierać ciekawe i ważne społecznie inicjatywy.